Hej, cześć, witajcie. Ja jestem Sidu, a to jest pierwszy odcinek z The Walking Dead a New Frontier. Nie wiem, jak się czyta nowy ład, w każdym razie przetłumaczone. E, więc od razu zacznę od tego, że moje ustawienia graficzne są naprawdę kiepskie. Mm, więc przepraszam, ta gra, może ta gra raczej będzie wyglądać gorzej niż pierwszy i drugi sezon. Aczko i pewnie będzie gorzej chodzić znaczy na pewno aczkolwiek mam nadzieję, że tak czy siak będzie wam się to przyjemnie oglądało i mam nadzieję, że nic nie, nie spierdzielę więc po prostu zacznijmy grę, odcinki jakby już mm, wczytanie sobie save'a wcześniejszego, w sensie, że jakby no działa to, więc kontynuuj opowieść importujemy zapis pierwszy czyli kontynuujemy opowieść Clementine, Keniego i AJ'a Czyli dokładnie tak, jak skończyliśmy, dwójkę. Mam nadzieję, że wszystko dobrze wkleiłem jakby z tymi save'ami. wow. Bardzo się boję, że mimo, że nie mam wysokich wymagań do tej gry, to że się zawiodę, bo podobno ta gra jest najsłabszym sezonem, sporo najsłabszym. Także zobaczymy, co z tego będzie. Przynajmniej najsłabszym z tych dwóch, jakby, z tych trzech, które jakby już graliśmy, teraz właśnie zaczniemy. AJ, Kenny i Clem wyruszyli do Wellington, gdzie Keniemu odmówiono schronienia. Odeszli stamtąd razem. Dokładnie, myślę, że wszyscy to bardzo dobrze pamiętamy. To co? Rozpocznijmy opowieść. Wow. To, co nas łączy, część pierwsza. I mamy pięć epizodów. Gdy Javier... Javier Javier wraz ze swoją rodziną przez przypadek trafia na wrogą grupę. Zwykłe nieporozumienie zamienia się w poważne problemy. Rozpoczniemy odcinek pierwszy. Oczywiście gra przystosowywuje się do twoich wyborów. Historia zależy od tego, jak grasz. Jakby standard w grach od Telltale. start packing up now Javi you need to hurry look I'm not giving you shit okay I'm just you weren't here when dad was sick okay I get it but you need to fucking be here when he goes I know all right I'm just I'm on my way David it's David hey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 Aczkolwiek historia Clementine dalej będzie tu się ciągnęła podobno. Korek, czyli co ogólnie... Bo był korek samochodow, ten, samochodowy, tak? Czy to oznacza, że jakby tu jest świat jeszcze normalnie? Gdzie nie tym. W tym. Nie te grafika jest. to Mio. Mio, nie wiem, kurde, nie potrafię takich tych. No graficznie widać tutaj różnicę, coś nie dziwnie to wygląda, ale no cóż, no podaj mu dłoń to jednak nasz brat. You've lost more than I'll ever have. But maybe something good can come out of all this. Nie wiem co powiedzieć, sorry, jakby nie ogarniam. It's time to take some responsibility. Ogólnie nagrywam frapsem, więc jakby po raz pierwszy od 2-3 lat używam frapsa do nagrywania jakiejś dłuższej serii. Nie wiem jakie to będzie miało efekty. Albo po prostu OBS troszeczkę obciążał mi tutaj. Znaczy, obciążał. Zacinało się to troszeczkę. Więcej roboty dla mnie przez frapsa, ale przynajmniej będziecie mieli troszeczkę lepszą jakość. Ale również oznacza to, że nie będą to odcinki codziennie. Wydaje mi się, że nawet nie co drugi dzień. Więc zobaczymy. Może nie będę leciał regularnie. Ale myślę, że tak czy siak fajnie i... Mam nadzieję, że ta seria Wam się spodoba. Oj... Oni no żyją mniej więcej normalnie, jeśli chodzi o zombie. Jakby nie wiem, chyba nie wiedzą jeszcze, co się na tym świecie. Nie mogę ale to dziwne, bo ile się nie mylę, zombie w tym świecie już z parę lat będą żyły. Chcesz że trupy, nowy, ład Dziadek śpi Świetnie Aha, to już wiem jak to się zacznie Zombie z dziadka się stał Hmm. Czemu o tym wcześniej pomyślałem, że tak się stanie? Chłopie, zginiesz. Nie. Mm. strasznie ciemno. Będzie trzeba zwiększyć jasność. Co się odpierziela tutaj w tym momencie? Dziwne są to w ogóle te... dziwne te kotcenki wszystkie. Jakieś tak... Nie wiem, czy mogę przerwać teraz w trakcie kotcenki, bo bym zwiększył tę jasność. Mam nadzieję, że wy jednak coś tam widzicie na tych YouTubach. Zaczyna się ciekawie, wam powiem. Co w się sensie, strasznie tak inaczej. Ale podoba mi się to. Mama, Nie Jest chłopaki, no, we have to jest coś innego. to jest czuć. Jakby taki inny klimat, że to nie jest jednak The Walking Dead sezon pierwszy czy drugi. Ale zobaczymy, co będzie dalej. Jest inny klimat, nie mówię, że gorszy. Jest to ugryziony. Jeszcze nie wie, co to oznacza. Masakra Obecnie, dobra, czyli ja pewnie miałem tam powiedziane, że to było kiedyś No tego nie zauważyłem Fajnie wiedzieć, jakby, no coś mi nie pasowało w tym wszystkim, że jakby, co to co się dzieje, dlaczego przecież to już który rok będzie, horda i tak dalej, nie? Jest jaki spadek FPS-ów tutaj. Mam nadzieję, nie będzie to wyglądać tak tragicznie, jak w tym momencie, jeśli chodzi o FPS-y. Every time I think we should just bed down somewhere wait for it to pass, I can't shake the thought of us getting caught in the middle Totalnie nie wiem co się dzieje, nie wiem co odpowiadać. Yeah, Ogólnie, jeśli odcinek, czy odcineczek czy się wam spodoba, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, bo to naprawdę motywuje. Chcesz mi to zrobić? Ostatni kształt, który ty robili, wyglądał jak kazoo. Ty prowadzisz. I od tego, że wróciłam do tego długo. To było około trzy dni temu. Mariana's got headphones on and jest drooling. I think we're in the clear. You kurde. Oj Him. I am not changing who I am around them. <laughs> And when he proposed... ...I reminded him that I'm not exactly stepmother material. <laughs> Case in point. He was reassuring, but... ...you know, I could tell he was worried about it. I knew he'd try to get me to change. <laughs> Or at least he'd hope that being around the kids more would change me, you know? If it helps... I think you're doing a fine job. Yeah, it'd really help your case if you weren't waving a joint around while you said that. <laughs> What? How is this not a ringing endorsement? I used to talk shit about all those mothers who'd go on about raising their kids being the hardest thing in the world. <sighs> Gabe's making me start to think they had a point. <laughs> His mood swings are just... <sighs> Nie mów tak babo, tutaj. I dobrze, że na takie w tym compared to dealing with bloody silverware. I need to get laid. I realized that was an awkward transition. Sorry about that. Oh, I can pull over. It wouldn't take a minute. Wouldn't be worth it for just a minute. Oho, Jaramy zioło, wracaj do spania. Rozjechaliśmy z Kunksa, jaramy, jaramy zioło. Nie idziemy robić głupa, nie jest jakaś taka najmłodsza. Pewnie wiem, że trzymać Dokładnie, strasznie brzydko. Ja pierdzielę Jarańsko! Takie bym dał tytuł, ale nie chcę spoilerować i jakby to byłby niepoważny. Nie bym ja był poważny czy coś, ale... Nie wiem, jak na ten odcinek jeszcze. Nie wiem nawet, ile będzie trwało, na razie mam około 18 minut. Ale wiem, że od razu po tym odcinku nagrywam kolejny. Zapraszam was także serdecznie na armię, na Discordzie, bo jakiś tam ruch się ostatnio wydarzył i coś tam się pisze, więc myślę, że warto. Serio, bardzo miła, przyjazna atmosfera. Mm. Mogę się zapytać, czy tam potrzebuję filii. Mogę się zapytać, czy ta potrzeba chwili filii. Mogę się zapytać, czy ta potrzeba jest filii. Mogę się zapytać, czy ta potrzeba Idzie jeden pasożyt. E. Nie wiem tylko do końca jak to jeden raz. Dziwnie to trochę. Zarąbany pierwszy zombie. Czuję się z tym świetnie. Ciekawe, kto zginie jak pierwszy, to jest ginie z nich. To Nie co to jest. baterii, oczywiście. A jedynka przypomina. It's easier to stay out of it that way. You can't just ignore us, Mariana. Well, at least, yeah, don't get me. I only do it in the van, and only when things are, you know, uncomfortable. Be nice to find some dinner. In a junkyard. You never know. These past four years, people have been hoarding all kinds of shit in all kinds of places. Oh, and Mari, if there's any trouble, you find one of these cars. Yeah. Ciekawa mnie, ile ona może mieć lat. Myślę, że Clementine będzie w jej wieku, bo Clementine będzie starszy jakiś rok, dwa, ale w sumie nawet nie wiem, ile ma Clementine w tym momencie. Wiem, że przez taką nastolatką w miarę ten Jezus 62 FPS. No ale dobra, weź 1 minutę odcinka, no to pograjmy jeszcze. Trochę dziwnie mi się w to gra. Szczególnie takie ilości FPS-ów tak nieprzyjemnie. Mniej przyjemnie, może, a nie nieprzyjemnie. Bo... A miałem jasność zwiększyć, bo masakra. Ustawienia: to będzie grafika albo wideo. Fakt. Co robiliście? Dostosujmy, bo logo było ledwo widoczne. Tymczasem ja go w ogóle nie widzę. O, teraz. Dobra, daję na maksa i tak ten. ledwo widzę, tak naprawdę. Zastosuj. No, teraz wydaje, wydaje mi się, że tak właśnie powinno być. Bo jakby wtedy serio nic nie widziałem, a tu jest ciemno w miarę. Spójrzmy, a dotknij. Spacja iść szybciej, okej. Okay. Okej. Okay. <smud> spacja shift chyba nie spacja, jestem głupi. Spacja to pauza. Tu jest tu można porozmawiać z tą tą Kate. I can't się <mudziwania> ja thinking nie ma co panikować Kate. Trzeba żyć. No, trzeba cisnąć. No i dobra, najprawidłowo, no no się cieszymy, jelo eee, Co ja tu jeszcze mogę znaleźć ciekawego Samochodzik Z butla acetylenem mhm. Paliwo No i tu jeszcze zbiornik Sorzy piercię daję paliwa do końca. No i dobrze, paliwa się przyda. Tu jeszcze może być. Tu jest tylko spójrz na, więc nawet nie będę tego ogarniał. Tu jest ociągnię paliwa. Tu Marian, Czy, nie, to nie Marian, tylko ten ten chłop, Gabe chyba. To można z nim pogadać. Może coś ciekawego nam powie. mordo. drodze. Ludzie są przereklamowani. Bo nie, się, nie, w w nie jest być no. Taki typ, taki gościu, nie? nie? powiem, że ludzie są przereklamowani. Tylko po prostu bezpiecznie, w nie? W Ok, ale jeśli chcesz później, nie pięknie, ale ja to bym ogólnie przelał. Do samochodu i jeszcze pozbierał, bo tam chyba coś było jeszcze. To strasznie szybko to zebrałem. bo shift się chodziło szybciej. Chyba to. Drobina. to ryzyk jest więcej do ryzyko. Wygląda, że jest a, dobra, ja wziąłem, zostań. Nie jest enough. Gabe? Hej, Gabe. Let's go take a look over there. Gabe? Stay close to Javi. Got it? Uh, oh, alright. Wczytywała nisko. Podobno strasznie długo się rozkręca ta gra, więc niezbyt się ten fakt ciekawi. Bo tam podobno pod koniec dopiero zaczyna się coś dziać. Mam nadzieję, że chociaż fabularnie to będzie wyglądać ciekawie. Jak na razie, w miarę, w miarę. W którą stronę, A w dół, Następnego tego samochodu nie wzięłem do końca, nie ma szans. No, że warto jeszcze jakoś to tworzyć, co? Hmm, chyba jednak nie. Dobra, no to idziemy dalej. Oho. Dziwny dźwięk, coś tu jest chyba. No jednak brzmy to dalej. Zajrzyjmy oczywiście najpierw. Tę nie do Dobra, włas w ziemi. Tu teraz znaleźć wejście tam. Troszeczkę inne. Myślę. no co za debil. Myślę, że jak tam wbijemy, to skończymy odcinek. No tu jest deska. To może jednak nie, bo. Myślę, że trochę dłużej mi to zajmie. Gabe, chodź, jesteś mniejszy. Serio, ja? Hmm. Jeszcze bym widział, gdzie ja mogę tu iść. Idę przed się... Aha. Okej, okay, taka sytuacja. Nikogo tu nie ma. Gabe? Jestem tu, jestem tu, muertos. Mm -hmm. tu, jestem Marian się ucieszy. Are you kidding me? Lucky for you. They put enough preservatives in this stuff to last for centuries. there's enough food in here to keep us going for a long time. Hm. No, yes, Marian. Oh, check it out. To A się czy znalazła? Jezu, kurde. Szczególnie tu, to miejsce, to Nora wydaje się mało bezpieczne. Kurde, zombie są wszędzie na każdym kroku, a i przeszkadza to, że to jest czyjeś. A, dobra, wait, bo to chodziło w innym sensie, że czyjeś. Że jakby czyjeś. A, to jestem debilem. <laughs> to chodziło o to, że zabierzemy komuś opcję jakby. Ale ten ktoś może nie żyje. Dobra, wywalone w nią.. Musimy, możemy tu przenocować. Jedną noc. Jestem w w Boję się efektów tego, co właśnie zrobiłem. Aha, zarobiście już mamy jeden efekt. Kiedyś nas wkurzy, pokłuci, czy coś. Mm. Kurde. Bo ja się zastanawiałem, że ej, może baterie mi się przydadzą, może je zostawić. Ale miałem nadzieję, że nie będę miał takiego wyboru i co ja mam niby teraz zrobić? Marian, czy... oni jej wykorzysta jakby, jeśli potem będę potrzebował, to nie będę miał żadnych tych. Przepraszam, Marian... Marian? Nie wiem, mówię Mariana, nie wiem jak to się. Ale bo one mogą mi... one mogą nam kiedyś ratować życie. Ale z drugiej strony... Nie, no nie wiem. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, boję się, że potem będę potrzebował do jakiejś krótkofalówki czy czegoś. Troszeczkę inaczej myślałem, a co innego wybrałem, ale... Tak ładnie. W ogóle. To jest dziewczyna tego naszego brata, czy. Co ja tam dostałem? Czy kto to jest dla. ten. wytyfy, nie ogarniam. Oj, co się dzieje. O w mordę kopaną. Oh, well, like me, boy. <laughs> Trochę się boję, ale, mm. Look, ale mogę to to niedługo wrócą. Jezu W mordę Wszystko się musi spierdzielić Tyle z naszej jednej nocy Ale nie będzie nikogo w środku Tak akurat oczywiste Nie nie chcę tego robić, ale z drugiej strony zastrzelą mnie pewnie, jak tego nie zrobię. Tego mnie nie chciał, git, są ten Mariany zniżej. Dwie puszki na stole. Nie zrobię tego. Nie przysięga. Nie, no, kurde. Nie powiedziałbym, że wszystko zjadłem, bo bym nie uwierzył, nie? Tamta babka miała ogólnie rację. To jest czyjeś. Znowu musiał mieć rację. Hmm. So talk, okay? to Ale co ja mogę mu straight. nie mogę zafarować. Fuck. Mordę kopaną pierdzieloną. Czemu broń wyrzuciłem? Czy jestem idiotą? To co? W tym momencie kończymy odcinek. Tak jest. To jest perfekcyjny moment na zakończenie odcinka. Stop, stop, stop. Nie ma takiego oglądania. Dziękuję wam wszystkim <głosy> za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Nie mam pojęcia kiedy. Albo do zobaczenia jeszcze dzisiaj na live streamie z Gothica. Przynajmniej taką mam nadzieję, bo nie wiem kiedy ten odcinek wam wstawia. Ja biorę się za nagrywanie kolejnego odcinka, bo coś mnie tutaj zaciekawiło. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.